Załóżmy, że jesteś w plemieniu zbieracko-łowieckim i musisz zdecydować, ile czasu poświęcić na łowienie, a ile na zbieranie. Przeanalizujmy różne scenariusze i wybory, z jakimi się wiążą. Dla uproszczenia przyjmijmy, że jedyna zwierzyna łowna w okolicy to króliki, zaś jedyną rzeczą nadającą się do zbierania są jagody. To bardzo uprości nam rozważania. Rozważmy możliwości. Pierwszy niech będzie scenariusz A. Niech tu będzie liczba królików, możliwych do złowienia. A tu niech będzie liczba jagód, możliwych do zebrania. Załóżmy, że jeśli cały dzień ganiasz za królikami, przez cały czas, kiedy nie śpisz, nie jesz i nie robisz innych niezbędnych rzeczy, to jesteś w stanie złowić średnio 5 królików dziennie. Skoro cały dzień łowisz króliki, to nie masz czasu na zbieranie jagód. Uda ci się zatem uzbierać zero jagód. Przyjmijmy teraz, że przeznaczysz trochę czasu na zbieranie jagód. Kosztem czasu na łowienie królików. Niech to będzie scenariusz B. Scenariusz B to sytuacja, w której starcza ci czasu na złowienie średnio 4 królików i jednocześnie na uzbieranie... na uzbieranie 100 jagód. Analizując te scenariusze, zakładamy, że wszystkie inne czynniki są stałe. Nie zmienia się ilość czasu, jaką poświęcasz na łowienie i zbieranie. Nie zmienia się ilość snu, ani stosowane metody łowienia i zbierania. Nie podejmujesz żadnych nowych działań. Wszystkie inne czynniki są stałe. Fachowy termin na to, intrygująco brzmiący podczas konwersacji, to ceteris paribus. Ceteris paribus. Jeśli ktoś powie, zmienia się ten parametr, ceteris paribus, to znaczy, że zakłada, że inne parametry są stałe. Ceteris znaczy… Ceteris znaczy wszystko inne. Wszystko inne. Na pewno znacie zwrot et cetera. To jest to samo słowo. Natomiast paribus znaczy równe. Przechodząc od scenariusza A do scenariusza B, nie zmieniasz godzin snu, nie zmieniasz okolicy, w której przebywasz, nie zmieniasz narzędzi, których używasz, ani metod. Wszystko inne jest stałe. Jedyne, co się zmienia, to czas na łowienie królików w stosunku do czasu na zbieranie jagód. Wymyślmy jeszcze kilka scenariuszy, zakładając Ceteris Paribus. Scenariusz C. Załóżmy, że łowisz średnio 3 króliki dziennie, a gdy już je złowisz, okazuje się, że starcza ci czasu na uzbieranie. Jeśli złowisz tylko 3 króliki, to potem uzbierasz 180 jagód. Wpiszmy jeszcze ze dwa scenariusze. Scenariusz D. Jeśli jeszcze bardziej ograniczysz czas na łowienie królików i złapiesz tylko 2, to nagle będziesz miał czas, aby uzbierać średnio 240 jagód. I wreszcie, łowisz jeszcze mniej… Poświęcasz średnio jeszcze mniej czasu na łowienie królików, więc masz jeszcze więcej czasu na zbieranie i udaje ci się zebrać średnio 280 jagód. Jeszcze jeden scenariusz. Scenariusz F. Podpiszę je. Scenariusze. Scenariusze od A do F. W scenariuszu F spędzasz cały dzień na zbieraniu, dzięki czemu średnio udaje ci się zebrać 300 jagód. Nie masz czasu na króliki, więc nie złowisz ani jednego. Zróbmy z tego wykres. Na jednej osi będzie liczba królików, a na drugiej – liczba jagód. Narysuję go tutaj. To moja oś królików. Króliki… Niech tu będzie 0. I 1, 2, 3, 4 i wreszcie 5 królików. A ta oś będzie osią jagód. Osią jagód. Niech tu będzie 100 jagód, tu 200 jagód, a tu niech będzie 300 jagód. To jest moja oś jagód. Nanieśmy teraz punkty scenariuszy. Najpierw scenariusz A. Niech ten kolor będzie kolorem scenariusza A. 5 królików i 0 jagód. 5 królików i 0 jagód znajduje się tutaj. Tu jest scenariusz A. Scenariusz B. 4 króliki i 100 jagód. 4 króliki i 100 jagód leży tutaj. Tu jest 100 jagód. Scenariusz C. Scenariusz C – 3 króliki i 180 jagód. 150 jest tutaj, więc 180 będzie mniej więcej tu. Jeśli złowisz 3 króliki, starczy ci czasu na zebranie średnio 180 jagód. Tu jest scenariusz C. Teraz scenariusz D na biało. Jeśli złowisz tylko 2 króliki, starczy ci czasu na 240 jagód. Znajduje się mniej więcej tu. To scenariusz D. Chyba powinien być nieco niżej. Tu jest 250, a 240 jest odrobinę niżej. W przybliżeniu… tutaj. Mamy scenariusz D. Teraz scenariusz E. Jeśli złowisz jednego królika, starczy ci czasu na 280 jagód. To nas lokuje mniej więcej… mniej więcej… tutaj. To scenariusz E. I wreszcie scenariusz F. Przez cały dzień zbierasz jagody i nie masz czasu na króliki. Cały czas na jagody, brak czasu na króliki. Zero królików i 300 jagód. Tu znajduje się scenariusz F. Co tworzą te wszystkie punkty? Tworzą coś bardzo prostego, ale o bardzo fachowo brzmiącej nazwie. Te punkty tworzą twoją, jako łowcy zbieracza, krzywą możliwości produkcyjnych. Jeśli je połączymy... Te scenariusze to mój subiektywny wybór. Bo przecież średnia może wynosić 4,5 albo 3,5 królika. To wszystko są punkty oznaczające różne proporcje między łowieniem i zbieraniem. Połączę je. Wybiorę jeszcze nieużywany kolor. Jak widać… To powinna być ładna linia. Narysuję ją kropkami. Tak będzie łatwiej. Ta linia… Ta krzywa… Zawiera wszystkie możliwe kombinacje wymienne królików na jagody. Ja wybrałem takie proporcje, ale taki scenariusz też jest możliwy. Nazwijmy go scenariuszem G. Możesz przecież złowić średnio 4,5 królika dziennie. Jednego dnia 4 króliki, a drugiego dnia 5 królików. Średnia wyniesie 4,5 królika. Z wykresu wynika, że w tym układzie zebrałbyś 50 jagód. Wszystkie te układy są możliwe. Średnia nie musi być całkowita. Może w tym scenariuszu łowisz króliki przez 7 godzin, a w tym 8 godzin, ale przecież możesz łowić przez 7 godzin i minutę. Pośrednie scenariusze też są możliwe i wszystkie te możliwości znajdują się na tej krzywej. Zatem te 5 scenariuszy, a właściwie 6, licząc z ostatnim, to przykładowe scenariusze wybrane spośród bardzo wielu leżących na tej krzywej. Tę krzywą nazywamy… I znów, fachowy termin, lecz idea prosta. Krzywą możliwości… Możliwości… Wpisałem dwa razy i. Krzywą możliwości produkcyjnych. Bo przedstawia pełny zakres twoich możliwości. Tego, co możesz zrobić. 3 króliki i 180 jagód, dwa króliki i 240 jagód… W założonym czasie nie nazbierasz więcej. Na przykład, nie jest możliwy taki scenariusz. Ten układ jest niemożliwy. Przewinę kawałek w prawo. OK. To jest scenariusz niemożliwy, ten punkt tutaj. Nie zdołasz złowić pięciu królików i zebrać dwustu jagód. Na pięć królików musisz poświęcić cały dzień. Nie masz czasu na jagody. I odwrotnie, jeśli zbierasz 200 jagód, zabraknie ci czasu na 5 królików. Zatem to jest niemożliwe. Każdy punkt leżący po tej stronie krzywej to scenariusz niemożliwy. Natomiast każdy punkt po tej stronie krzywej, czyli wewnątrz krzywej, pod krzywą, na lewo od krzywej. Wszystkie scenariusze w tym polu są możliwe. Wszystkie punkty w tym polu. Na przykład nie jest żadnym problemem zdobycie jednego królika i 200 jagód. Ten scenariusz jest możliwy. Ale czy optymalny? Nie, bo nie obijając się, mógłbyś zdobyć o wiele więcej jagód albo więcej królików. 200 jagód daje Ci czas na więcej królików. Albo odwrotnie, jeden królik daje Ci czas na więcej jagód. To jest możliwe. I inne punkty w tym polu też są możliwe, ale nie są optymalne. Punkty leżące tutaj nie są optymalne. Z jakichś przyczyn nie wykorzystuję tu optymalnie mojego potencjału. Będąc na tym polu, nie jestem nastawiony na maksymalną wydajność. Gdyby odnieść to do fabryki, w której Ktoś decyduje, co produkować, te decyzje oznaczałyby nieoptymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Z kolei wszystkie punkty leżące na krzywej są efektywne. Tu pracujesz na 100%. Na razie nie próbujemy oceniać, który z tych scenariuszy jest lepszy od innych. Mówimy tylko, że tu wykorzystujesz pełny potencjał. W każdym z tych przypadków najlepiej wykorzystujesz swój czas.